Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj mamy gościa. Justynkę. Justyna jest stomatologiem. Dzisiaj opowie nam swoje świadectwo. Ma 30 lat. Tak, zaraz się przedstawi i będzie mówić. Ja na początek chciałam nadmienić dla tych osób, które nas oglądają pierwszy raz, że mówimy o poście dr Dąbrowskiej i o świadectwie po poście. Post dr Dąbrowskiej to taka dieta sześciotygodniowa, na której jemy od 600 do 800 kalorii. Włącza nam się dzięki temu odżywianie endogenne. Są to warzywa i owoce tylko i też tylko określone warzywa, owoce, i wtedy tak jakby organizm robi skan całego naszego ciała, ratuje nam życie, wszystkich elementów, które mogą je zagrozić i zaczyna leczyć, więc możemy powiedzieć, że post leczy, ponieważ wyleczy już wiele osób i Chcemy dzisiaj wysłuchać, co ma do powiedzenia nam Pani Justyna. Pani? E, tak, Pani Justyna, żeby było tak bardziej oficjalnie. E, mamy dzisiaj, jakby nam dziecko zapłakało, bo tam w wózku śpi, to e, proszę się nie przejmować. <tak> Także tak, Justynka, powiedz nam, e, co dał Ci ten post, e, z czego jesteś zadowolona, bo to jest dzisiaj Twoje świadectwo, ile czasu e, go przebyłaś, ile czasu zrobiłaś postu. Zrobiłam 6 tygodni. To zdecydowanie chyba jest niezbędny czas, który trzeba wykonać. Dlatego, że pierwszy mhm. tydzień to jest przestawianie organizmu, zwłaszcza, że jeżeli ktoś się nie, nie odżywiał dość tak, prawidłowo, racjonalnie. Tak, e, dość zdrowo, no to te 6, ty to te 6 tygodni jest minimalnym, znaczy mhm. minimalnym, optymalnym Dobrony. takim taką, taką czasem. No bo faktycznie, przez tydzień pierwszy to jest ciężko, e, organizm totalnie domaga się ciągle jedzenia, mm -hmm. wszystkiego tak naprawdę, od słodkiego po pieczywo. O Jezu, ja chodziłam, co, dwa tygo, co dwie godziny jadłam, żeby właśnie nie być zła, <laughs> więc zawsze jakiś pomidor gdzieś był w, w okolicy, albo ogórek, albo cokolwiek. Marchewka. Żeby, marchewka, <laughs> wszystko, wszystko co można było oczywiście jeść, mm -hmm. to, to ja gdzieś tam miałam, zawsze jak mój pacjent gdzieś tam był umówiony, to tylko była przerwa, <laughs> teraz by jeść, no bo fajnie. nie dam <laughs> E, tak, więc e, właśnie dlatego, żeby później przełączyło się to odżywianie endogenne. Jak się to odżywianie endogenne zaczyna, to jest dużo już prościej, tak? mm -hmm. Bo e, ten głód taki, ten ośrodek głodu się totalnie wyłącza i faktycznie już wtedy można tak jakoś zoptymalizować to jedzenie, tam pamiętam na forum dziewczyny się stresowały, że za dużo jedzą, czy coś tam. Znaczy, moim zdaniem na początku trzeba jeść tyle, ile trzeba, tak? Mm -hmm. Ile organizm się domaga, tak. ile krzyczy, że jest głodny. Mm -hmm. e, ponieważ później faktycznie z czasem, jak ten, e, jak ten post tam się dzieje dalej, no to faktycznie ten organizm już zaczyna sam optymalizować, mm -hmm. że się odbije cztery razy dziennie, tak. co cztery, trzy, pięć nawet czasami godzin i nie jest tak strasznie głodnym jak na początku. Więc minimalnie sześć tygodni, tak? Zwłaszcza, że miałam, miałam co tam robić, w środku sobie, <grym> więc stwierdziłam, że krótszy nie ma sensu, że mm -hmm. musi być sześć. Może zacznijmy od takich y, y, zbocznych rzeczy, czyli ile jest skuba? Aha, tak, schudłam, ładnie. Schudłam 12 kilo, tak naprawdę. Tak. A co z celulitem? Nie miałam Zabam Nie miałam, nie wiem. Znaczy, no jaka szczęśliwa. No. Znaczy, nie, <Remote> fazem, że jak już osiągnąłem te 75 kilo, czyli ta wyjściowa, tak no. by moja waga, to coś tam delikatnie mi się zaczęło pokazywać, że nawet moja siostra tak już bardzo. Zaczynać się! Ale nie, ale celulity na szczęście w życiu tak nie miałam za bardzo, także tutaj mhm. e, nie miałam z tym problemu. Na pewno miałam, e, zaczęły mi się pojawiać rozstępy na udach, bo, mhm. e, bo tam zawsze zresztą miałam, jak tam urosłam, e, one się rozjaśniały, także są zdecydowanie Aha. tak jakby delikatniejsze już. Nie są Super. takie oczywiste jak były do tej mhm. pory, także tutaj to zauważyłam z tych takich kosmetycznych mhm. rzeczy kosmetyczne rzeczy. Okej. Okay. No ale mamy tutaj e, tak jakby bardzo dużą e, zmianę e, u ciebie przez te 6 tygodni, to się nią pochwal. Znaczy ja nie wiem, czy to jest sens, znaczy mnie Powiedz jak to było, co się dowiedziałaś e, i tak pokrótce, żebyśmy też nie zanudzili wszystkich. E, jak e, czy się przejęłaś czy nie i, i co się stało, że y, dowiedziałaś się o poście i przeszłaś y, na to? Tak, znaczy o poście się dowiedziałam zupełnie z innego powodu, dlatego mm. że mam problemy hormonalne tam z hormonami żeńskimi, mm -hmm. więc gdzieś jak byłam tam w szpitalu, żeby się tam diagnozować jedna z dziewczyn mi o nim opowiedziała, która tam gdzieś się szykowała na ten post wtedy. Więc stwierdziłam, że zaczęłam się zastanawiać, czy może by nie warto było w moim przypadku też spróbować, tak? Jednakże to jeszcze nie był taki wystarczający bodziec, że tak No powiem. tak, bo trzeba mieć dużo motywacji. Tak, bo trzeba mieć dość sporo motywacji. Na pewno rezygnacja z kilogramów nie byłaby wystarczającą motywacją mm. dla mnie. Pewnie bym po jakimś tam czterech tygodniach mm. rzuciła mm. No ten post, no tak, bo tak, nie tak, jest tak. lekki. E, ale, ale faktycznie dowiedziałam się zupełnie przypadkiem, także profilaktyka też bardzo, nie jest bardzo ważna. Zupełnym przypadkiem na USG się dowiedziałam, że mam jakąś nieokreśloną zmianę w piersi, mhm. e, która miała już wtedy 18 mm. E, w tej chwili nawet nie umiem powiedzieć, co to była za zmiana tak naprawdę. Ale mówiłaś, że była nieregularna, Tak, tak. tak. E, ona tak, z tych wstępnych e, opisów, które były według USG i według mamografii, którą mhm. miałam zrobioną, e, miała nieregularne mhm. kształty, więc to mnie tak troszeczkę zaniepokoiło. Tak. No i delikatne, delikatne nacechowanie tam dysplazji było, mhm. co też tak jakby to nie jest oczywiście rak, bo cały czas podkreślam też na forum, że mhm. to nie był rak, tak? mhm. e, że dysplazja. No ale z mojej wiedzy jest tak, że ta dysplazja... Przeradza jest... się w to. Tak, przekształca się mhm. w rak. Się. Przez co no, wiadomo, jeżeli bym dalej stosowała styl życia, jaki miałam mhm. do tej pory, nie jest powiedziane, że na przykład za rok czy za kilka lat po prostu nie miałabym tego nowotworu, tak? Mm -hmm. Więc e, to jest też chyba istotne, żeby e, przeskakiwać na ten post, nie jak już się bierze właśnie leki. I, znaczy ta, ta, ta, też to, wiadomo. To jest tak. bardzo istotne, żeby Czeko? zaczynać najpierw postem, a dopiero ewentualnie jakieś leki wdrożyć, jeżeli już nie ma ratunku. Ale Dokładnie, najpierw... więc jeżeli jest nawet taki, jakby najmniejszy... E, fragmenci, który mm -hmm. jest już z jakimś problemem tak, mm -hmm. dla nas, jak w przypadku moim właśnie ta zmiana, która miała te 18 mm, no to to jest dobry moment na to, żeby jednak postarać się zrobić coś niekonwencjonalnego. Jak lekarze reagowali na tą zmianę? Fakt faktem widziałam przerażenie w oczach pani, która robiła mi USG. Mm -hmm. Poker Face był na początku, ale widziałam, że... znaczy bardzo ładnie się zachowały lekarze, mm -hmm. nie mogę powiedzieć ponieważ od razu wydzwonili tam do rejestracji, żeby jak najszybciej... Zajęli się Tobą tak, z każdej strony. Wszystko było podpisywane, podkreślane na CITO, żeby to było zrobione jak najszybciej. Chcieli właśnie chyba też mieć tak, żeby jak wykryli szybko, no to żeby szybko to mhm. jakby się tak zduszyć za zarodku. No ale wiadomo, jeżeli faktycznie ta zmiana by się potwierdziła tą dysplazją i tak dalej, no pewnie trzeba by było jakoś tam ją chirurgicznie usunąć, żeby nie było no tak. stresu. I umówiona byłaś na...? Biopsję, I wymówiona tak? byłam na biopsję, tak. Z faktu, że był okres ten wakacyjny, więc miałam czas, żeby też zrobić post dzięki temu, no tak. bo miałam dwa miesiące oczekiwania na tą biopsję. No i poszłam na biopsję i się okazało, że nie ma nic. Że nie ma nic, że nie ma nic. No, że się stanie, tak, wszystko, wszystko wyrównało i nic się tam nie pojawiło. Dodatkowo, jak zarefowałaś w ogóle? Znaczy ja byłam, ja, ja, ja, znaczy z początku ja byłam przekonana, że jak tam pójdę, no to z tych 18 zajdzie mi tam na przykład troszkę. 12, mm -hmm. albo 15. Że troszkę to, bo... pomoże, tak? Tak, Aha. że troszkę pomoże, więc stwierdzę, a dobra to wskakujemy na kolejny postęp. A oni tam, tam sprawdzają, sprawdzają i nie było nic, zawołali doktor, która mi to znalazła. Też nie znalazła. Przyszedł jeszcze doktor, który na zasadzie potrzebaj mi piwo. Ja tu Ci pokażę, gdzie to jest. Tak, on to I znajdzie. Tak. Nic nie znaleźli. Kazał, kazali mi przyjść za cztery miesiące po prostu do kontroli. do kontroli. Totalnie. Znaczy oni. Ale zapytali się, co robiłaś? Właśnie nie, nie byli zbytnio zainteresowani, że znam nie. szczerze. Mm -hmm. Ja tam dawałam sygnały, że no, ja się w sumie trochę spodziewałam, tak już tak zaczęłam no, no, no. mówić, bo, bo tak jakby walczyłam o to, żeby tego nie było. Chciałaś tak? się pochwalić. Tak, radę. chciałam tak. się trochę pochwalić <laughs> swoim osiągnięciem, ale no nie, no, problem polega na tym, że oni najpierw, y, znaczy ta doktor, która znalazła mi tą zmianę, zaczęła mm -hmm. mnie z początku przepraszać za to, że się pomyliła w tym UFG. Mm -hmm. Był taki pierwszy odruch, ale no tak ja mówię, no ale Pani doktor, no przecież mamografia wykazała dokładnie to samo, tak, więc no, nie ma takiej opcji, żeby się dokładnie. dwa, dwa e, pomyliła, a zwłaszcza, że ja coś tam robiłam, tak, no i ona tak, że no tak, no ale to po prostu zniknęło. To jest niemożliwe. No, no zniknęło, no i tak jedna z tych doktorów powiedziała, no to wyleczyliśmy Panią. <śliniczny> no, to... no dobrze, tak, wyleczyliśmy. No to słuchajcie, to ja Wam opowiem jeszcze a, ja, a, a propos właśnie tego, bo to jest identyczna sytuacja, którą opowiadała pani doktor Dąbrowska, że była sytuacja taka, że pan był niewidomy i leczył się bardzo długo u pewnego lekarza i ktoś mu polecił post i on poszedł na 12 tygodni postu. Post po poście poszedł, nie wiem czy zrobił przerwę w tym czasie, czy to było 12 z rzędu, nie pamiętam. Doktor tak jakby nie, nie sprecyzowała tego wtedy, ale wrócił do tego lekarza, lekarz go ochrzanił, wzrok mu wrócił, całkowicie i lekarz go ochrzanił, panie nie byłeś u mnie tyle, przecież to, to, tamto, szybciutko robimy badanie, a on go poprosił, ale panie doktorze, pan mi zrobi to badanie z daleka, żebym mógł przeczytać te litery. To co pan w ogóle Mówi przecież ten, ale panie doktorze, i nie dał mu dojść do słowa, a w końcu e, ten e, facet, ten pan niewidomy, mówi do niego, który był niewidomy, a widział, mówi do mnie o panie doktorze, ale ja pana widzę. A on spojrzał na niego, jak to? A on mówi, no to wylecz, to wszystko Panu pomogło, wyleczyliśmy Pana, <śmiech> także, także właśnie tak reagują niektórzy lekarze, że myślą, że po prostu coś, coś jakiś cud wyleczył, ale nie biorą pod uwagę, że to mogła być dieta czy post, kiedy ja szłam na post, to też i zapytałam lekarza endokrynologa, czy pomoże mi dieta w tym wszystkim, to powiedział, że absolutnie, żadna dieta mi nie pomoże, żadna dieta nie pomoże, bo tak. ogóle proszę nie cudować. Mówi, trzeba brać tabletki i koniec. No tak, niestety nie wszyscy lekarze biorą pod uwagę, że styl życia, jaki prowadzimy w obecnych czasach, bardzo indukuje większość chorób, które w tym momencie mamy, typu cukrzyca, nadciśnienie, zespół policystycznych, jajników chociażby, o których tak, dokładnie. tutaj rozmawialiśmy. To są typowo, jak dla mnie, choroby takie cywilizacyjne, które u nas występują. Są teraz. cywilizacyjne odżywienia. Odżywienia, tak. tak, tak. I no jeżeli faktycznie się zmienia całkowicie, a świadomość, świadomość na tym poście się zmienia całkowicie, bo nawet, żeby kupić sobie, znaczy mi najbardziej brakowało, bo ja dość dużo pracuję mm -hmm. i nie zawsze miałam czas, żeby coś sobie tam uprościć, tak? Mm -hmm. Więc szłam nawet do tego sklepu i czytałam wszystko. Po etykiety, prosto. tak, zaczynamy czytać etykiety po tak. prostu, to jest prawda. Tak. Eee, zatrzymujemy się przy półce ze słodyczami i się. Zastanawiamy grubo, albo wcale albo omijamy całkowicie, tak. w ogóle nie wchodzimy. Ja na przykład w sklepie już nie wchodzę w ogóle na półkę ze słodyczami. No ja tak samo chyba, że już czekolada, ale tą taką 90%. Tak. Po prostu nie czasami tak. znaczy, jeżeli już teraz po koście mówimy, tak? tak to, to faktycznie tak. czasami potrzebujemy. I jak zamierzasz się żywić dalej? Zdrowo, zdrowo, w sensie wegańsko, wegetariańsko, czy po prostu zdrowo od czasu do czasu mięso? Znaczy tak, z faktu, że ja no, niestety nie mam pełnych informacji odnośnie mhm. mojego stanu zdrowia dalej w tym momencie. Czyli bo oprócz... jeszcze mamy szansę, że Justynka zrobi z nami wywiad, <grym> jak zrobi e, hormony, e, wszystkie, które rzeczywiście e, jeszcze nie... Je bo zrobiłaś post, ale nie zrobiłaś badań wszystkich. Tak, tak? tak nie zdążyłam zrobić jeszcze wszystkich badań. E, tutaj chodzi o hormony e, te żeńskie, więc no, mhm. niestety muszę czekać na określone tam fazy, żeby to wszystko wykonać. No i y, między innymi z tego powodu nie decyduje się na totalny powrót do, mhm. do mojej tam diety sprzed postu. Czyli na pewno nie decyduje się na powrót na mięso, mhm. e, ponieważ jakoś tak mam ciągle przekonanie, że mięso jest naszpikowane z hormonami, i tak, tak, tak, dodatkowymi rzeczami, które mi mogą po prostu ten układ hormonalny niszczyć, mhm. tak. Więc e, tak, stałam się wegetarianką, e, chyba że wegetarianka, e, znaczy ja się śmieję, ja jestem nie do końca wegetarianką, no bo jem ryby, tak, mhm. e, czasami no tak. jem ryby. To nie jest tak, że non stop, ale, ale staram się to czasem zjeść. Tak. No i ja generalnie na tym poście najwięcej zauważam, bo to tak. Widać na co się człowiek uzależnia w trakcie mm -hmm. swojego życia, więc yy, nie absolutnie nie zazwyczaj na a, no tak. Znaczy, tak. A propos jedzenia, ja jeszcze tu powiem, bo jak byłam u doktor Dobrowskiej w Gołubiu na wykładzie, doktor powiedziała, że posty i zdrowe żywienie swoją drogą powinno być non stop, i to był, powin, dieta to powinien być styl życia, mm -hmm. ale powiedziała, że kiedy przychodzą święta i idziemy w gości, a całe życie się dobrze, całym rokiem się dobrze żywimy i robimy post raz w roku, to mamy prawo zjeść tego kotleta czy zjeść normalnie, tak jak inni, i tak jakby potem wrócić do normalnego żywienia swojego i organizm tak jakby nam to wybaczy. Mhm. Możemy zrobić na drugi dzień tylko warzywa i owoce i wtedy tak jakby wyrównamy to, co zjedliśmy dzień wcześniej, tak, czyli tak. nie musimy zupełnie iść na weganizm, na wegetarianizm i tak dalej. Ograniczamy po prostu mięso, tak jak doktor w swoich książkach pisze, to doktor mówi, że dwa razy w tygodniu mięso, nie, co ja mówię, tak, dwa razy w tygodniu, przepraszam, pomyłka, ryba, Raz w tygodniu mięso. Jeżeli ktoś nie potrafi z tego mięsa zrezygnować, oczywiście mięso dobrej jakości, bez steroidów itd. Reszta przywagą powinno być 80% warzywa i owoców. Więc takie powinno być tak. nasze Cukru absolutnie nie. Znaczy, też zauważyłam po poście, że się zupełnie zmieniają smaki. To też tak. nie wszyscy o tym piszą, nie wszyscy o tym mówią, tak naprawdę. Mm -hmm. e, powiem szczerze, że byłam też takim typem osoby, że: A, no to nie mam czasu, to ja skoczę do McDonalda, szybko tam sobie mm -hmm. coś kupię i jadę dalej. Tak? No tak. E, powiem tak, e, spróbowałam od mojej siostry, tylko dla spróbowania, żeby sprawdzić. Jak mi posmakuje przede wszystkim ten mcdonaldowy takie to jedzenie? Jest ohydne, po prostu zmienia się totalnie tak smak. Tak. Dla mnie, gdzie wszyscy stwierdzają, nie, no ja z McDonalda to w życiu nie zrezygnuję, bo to dobre jest, tak? Mhm. Ale powiem szczerze, że po tym poście się totalnie wszystko wymienia. Ja po prostu czuję tam plastik w tym momencie, tak. czuję, że to jest totalnie wszystko sztuczne całkowicie. Mm -hmm. Czujemy tą chemię prostu. Tak, tak? Tak, czuję. czuję się produkta. Tak, tak, tak, zwłaszcza właśnie takich śmieciowych, to już w ogóle. Mm -hmm. e, teraz jak już nie jem tego mięsa już tak całkowicie, mm -hmm. to poszłam, bo też gdzieś tam byłam ze znajomymi i tak koło drugiej, no głodna się zrobiłam, nie ma co już otwarte, no tak. jest McDonald's. Ja mówię, no dobra, no frytki w tym, to tylko ziemniaki. Miałam taki rosły żołądka po tych frytkach, po prostu totalnie organizm się wszystkich to. Organizm odrzucił, tak. I tak i odrzucił. Ja też nie korzystam z McDonalda, jeśli chodzi o, bardzo często tam idę na siusiu, <laughs> ale nie, jak jestem w trasie, ale nie korzystam, jeśli chodzi o właśnie frytki, burgery i wszystkie te, całe takie jedzenie, bo jest to bardzo niezdrowe. Znaczy no, chodzi o to, że. No bo każdy wie, że to jest niezdrowe. Tak to naprawdę. jest niezdrowe i yy, nie smakuje już później. Tak, Nie okay. też to smakowało. Całkowicie, tak, tak się całkowicie się wyzbywa tego, tego niezdrowego jedzenia. Także to jest taki plus na potem, tak? Że się przemęczy człowiek te 6 tygodni, no bo nie ukrywam. Ja, ja się przemęczyłam. Mm -hmm. e, w sensie, tak, A powiem. jak z energią jeszcze powiedz na proście? E, strasznie fatalnie. W moim, mhm. przy, moim przypadku było strasznie fatalnie, e, tak jak opisywałam tam na forum, że pierwszy tydzień to już w ogóle tragedia była. Ale jeździłaś na rowerze i to sporo Starałam momentów. się, Tak, starałam się jeździć, znaczy starałam się mieć tą aktywność fizyczną, mhm. no bo już stwierdziłam, że faktycznie już, jak już jestem na tej diecie i mogę trochę schudnąć, no to tak trzeba troszeczkę wspomóc to, bo oczywiście dieta, ale, ale też m -m. ćwiczenia. Jeździłam na rowerze, bo uwielbiam jeździć na rowerze, ale... E, Kiedyś sobie jeden dzień zrobiłam taką 40-kilometrową trasę i to cierpiałam tak. bardzo, więc e, nie, nie ma się siły. Teraz na przykład tak sobie rozmawiamy odnośnie lata, no bo już jesień mm -hmm. się zbliża e, i, i mówisz o piękne, upalne lato było i tak dalej. Jakie kurde upalne lata, ja, to Było silno. ci zimno. Mi było no, 100, <głos> 100 Ja, 100, ja 100, też 100, w bluzie I ja mówię, jaki tak, to było tak, zimno tak, w tym tak, roku, tak, Dokładnie. więc tak, tak, organizm walczy ostro hmm. na tych 6 tygodniach. Tak, to prawda. Ja to jeszcze chciałam powiedzieć a propos tej energii, że fakt faktem nie, ma, nie można przesilić się, jeśli chodzi o ćwiczenie na poście i wysiłek fizyczny, ale trzeba coś robić, Ponieważ inaczej organizm będzie brał białko i zamiast i, i, inne, i glukozę, zamiast ze złogów i y, z chorób naszych i tak dalej, będzie brał z mięśni pobierał. I wtedy będą nas mięśnie bolały. Więc y, jeżeli na poście bolą nas mięśnie, to musimy jak najszybciej wyjść na spacer, zrobić coś mhm. i po prostu poruszać się trochę, żeby organizm y, prawidłowo robił to, co ma robić, tak? Tak, tak, bo to się trzeba zmuszać. Faktycznie ja. miałam okres, pamiętam jeden dzień, niedziela to była na szczęście więc miałam taki, żeby się kręciło w głowie i tak dalej. Nie, nie było mi najlepiej. Mhm. No ale że miałam psa wtedy od moich rodziców, więc trzeba było z nim wyjść na ten spacer. Tak? No Dotleniłaś się Tak, tak doteniłam się i się zdecydowanie poprawiło. Wiadomo, że troszeczkę tam jabłko też pomogło, bo tam tak. hipoglikemia mhm. jest się ciągle w jakimś tam niedocukrzeniu w trakcie tego postu, no, tak, tak. Ale, ale faktycznie trzeba chodzić, trzeba dużo chodzić. No, zwłaszcza, że też organizm, tak jak wyczytałam u doktor w tych książkach, że tak naprawdę dla organizm, na organizmu najważniejsze są dwa narządy, mózg i serce. Mhm. I one są priorytetem, reszta narządów jest tak jakby w drugiej kolejności. Więc no one faktycznie ten nasz organizm będzie cały czas pobierać i budulce i energię, tak. żeby zapatrywać na te dwie, dwa najważniejsze narządy w naszym ciele. Tak. I dostarczamy Dobrze. dużo wody i kończymy, bo czas nas goni. Pozdrawiamy wszystkich tak. postujących. Tak, i żebyście nie kombinowały, jeżeli chodzi o... I kombinowali. Tak, i kombinowali. Jeżeli chodzi o, suple... A nie, masz, masz, o nie suplementację, nie kombinujcie. Nie. Suplementację możecie na zdrowym żywieniu. Też nagramy o tym film, bo mamy super suplementację razem z moim mężem, więc jest to całkowicie naturalne i bardzo fajne. Sprawdziło się. Nasze doświadczenia wam nagramy. Ale na poście nie bierzemy suplementów oraz nie bierzemy żadnych olejów. I typu kawy, Omega 3, tak było mega na Kawy nie pijemy, papierosów nie palimy. Pijemy dużo wody i spacerujemy. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.